<głos> o Remo Parking dwa razy poczta Chuj wie co to jest za priorytet, kurwa, dla listonoszy Z przesyła 10 złotych Boże, żeby on nigdy tego prawa jazdy nie zdał. Proszę.